Dobra, lecimy z koksem, widzę Wojtek, poganiasz mnie trochę, także nie, nie, ma, nie ma, na co czekać. Natomiast e, chciałem parę zdań powiedzieć o tym, co cię może czekać policjanta, jako policjanta w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o różne, że tak powiem, ciekawe grupy ludzi których jeszcze do niedawna nie było, musiałbyś żyć na księżycu, żebyś nie wiedział, że, że tą dziewczynę z białoruskiej granicy z tym kotem nie wpuszczono, ale to, że ją nie wpuszczono, to nie oznacza, że nie weszło parę innych osób tejże narodowości. Zaczęli się pojawiać na świecie, że tak powiem, różni, ciekawi ludzie. No ta pani, czy ten, pa, w sumie ta pani w chwili obecnej, transger, transger, prawda? No i nagle się okazuje, że ona zastąpi, może wystąpić jako kobieta, no, w takiej dyscyplinie jak dźwiganie ciężarów, prawda? No, można się zastanawiać, czy to jest etyczne, czy nieetyczne, żeby pozbawiać kobiety, które od razu urodziły się kobietami, jakichś szans na medal. No, ale yy, niestety jest jak jest, prawda? Tutaj jeszcze raz tą panią, czy tego dżentelmena pokażę. W Polsce nie jest gorzej. Pani Margot, prawda? I niestety są jakieś zatargi z policją, prawda? Czy policja zastosowała środki adekwatne do sytuacji, prawda? Zdać sobie trzeba sprawę, że to nie tylko to, że ktoś się tam określa tą czy inną płcią, ale są jakieś tam problemy praktyczne, prawda. Czy zamknąć tą Margot z facetami, czy zamknąć go z kobietami, czy jeżeli będzie miała jakiś um, areszt, to, to będzie korzystała z toalety męskiej, czy z toalety żeńskiej, prawda, jak z żeńskiej to czy powiedzmy inne panie będą chciały, że tak powiem, być z panią, która siusia penisem, prawda? I no robi się naprawdę ciekawie. Tutaj pokazuję ci pierwszego czarnoskórego policjanta w Stanach Zjednoczonych 1883, czyli w sumie nie aż tak dawno, ale o czym to świadczy? Jeżeli jeszcze powiedzmy jakieś 200 lat temu afroamerykanin mógł być w Ameryce tylko niewolnikiem, to powoli ten że afroamerykanin może stać się, że tak powiem, policjantem i tak samo jeżeli dzisiaj uważamy osobę transgender, czyli powiedzmy tego dżentelmena, prawda, że nie jest możliwym, żeby on się dostał do policji, to kto wie, czy za 10, za 20, czy za ileś lat, takim policjantem nie będzie i trzeba będzie z nim jakoś współpracować. Tutaj John Kent, British First Black Policeman, prawda? W naszej policji poniekąd dzieje się to samo. Tutaj policja kobieca i okazało się, że ta policja kobieca, ona chyba, nie wiem, w którym roku ona powstała, nie mogę tu znaleźć, ale chyba w 1927, czyli jakieś 8 lat po policji tej zwykłej, prawda, zaraz tutaj możecie gdzieś znajdę. Momencik, w 1900, dobra, w 1925 roku Komendant Główny Policji Państwowej podpisał rozporządzenie zezwalające na przyjmowanie do pracy kobiet, prawda, czyli było do tego roku niemożliwym, żeby kobieta była policjantką, natomiast pewna bariera Pękła i ta kobieta, czy te kobiety policjantkami zostały, prawda? Zwróć uwagę jak długo czekano na pierwszą generał w polskiej policji, prawda? Czyli pani Irena Dorożkiewicz, chyba już emeryt policyjny, ale kliknijmy sobie, prawda? O, komendant wojewódzka z Opola w którym to roku było 2015, czyli jeszcze za Pana Komorowskiego, prawda. Lecimy dalej. Takich ludzi, no też kiedyś, znaczy tych ludzi spotykano zawsze. To jest akurat nie fotka, którą zrobiłem całkiem niedawno, natomiast staj sobie sprawę, że kiedyś to był tylko ziom, który się tam nawalił jakimś tam piwem, czy autowidolem, czy innym jakimś wynalazkiem na bazie alkoholu, a w tej chwili jest to ziomkostwo, które jeszcze bierze 15 różnych mózgojebów, biorą jakieś dopalacze, prawda, i nagle się może ładnie okazać, że ty jesteś odpowiedzialny za tego człowieka w momencie, kiedy podjąłeś wobec niego jakąś interwencję. Jeżeli chodzi o pijanych, to z reguły objawy alkoholowe maskowały tutaj jakąś chorobę, czyli powiedzmy uraz mózgu czy czegoś, uraz głowy. Alkohol zaczął popuszczać, natomiast Yy, objawy urazu głowy zaczęły się nasilać, różne krwiaki wewnątrzmózgowe. Natomiast w przypadku yy, narkotyków do palaczy, możesz mieć historię jak ten ziom z Lubina, prawda, że nagle 50-paro kilogramowy człowiek dostaje nadludzkiej siły, że kilku policjantów nie może się z nim uporać i też musisz się z takim człowiekiem jakoś no jakoś musisz sobie z nim poradzić prawda ja na przykład jeszcze mieszkałem żyłem w czasach lata 70 że całe pole wokół miejsca gdzie mieszkałem wokół okolicznych Wsi były porośnięte konopią indyjską i nikomu nawet nie przyszło do łba, żeby tam coś wziąć, zajarać, ukraść. Po prostu służyła ta konopia do wytwarzania, jak to mówią, sznurka konopnego, prawda, a nie do jarania. Natomiast czasy się zmieniają. Tutaj jeszcze raz ruszę w wątek imigrantów i to, że dzisiaj powiedzmy ci ludzie. Niestety rozumiemy decyzję o blokowaniu re reklam, prawda, to nie to. To, że ci ludzie w tej chwili, mówię o tych emigrantach, jeszcze policjantami nie są, co to nie oznacza, że już niedługo, jeżeli będzie tych emigrantów więcej, będą spełniali formalne warunki typu obywatelstwo polskie, jakaś tam nieposzlakowana opinia i tak dalej, i tak dalej, prawda, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby policjantem jeden z drugim, ten dżentelmen mógł zostać, prawda. No i też się różne robią problemy, ponieważ są to inne narodowości, inna kultura jakaś, inne wyznanie, no i całkiem teoretycznie za 10, za 20 lat z takimi ludźmi będziesz musiał pracować. Natomiast rozumiem tutaj pewne obawy takie, jeżeli chodzi o pracę z tymi ludźmi, ponieważ proszę bardzo, zobacz sobie jaki ma tytuł ten filmik. Film pokazuje, film jest sprzed dziewięciu lat, prawda, aczkolwiek wideo jest oparte na tym filmie sprzed paru dni. Czyli US military, czyli wojsko USA, czy twierdzi, że w afgańskiej armii brali, że tak powiem, prochy. I tutaj to jest jakiś ten ich trener amerykański. I tu on ładnie mówi, prawda? Wygląda na to, że to jest po prostu... No miał, miał po prostu problemy z wyszkoleniem tych żołnierzy. Mówi, że to jakby było 26 dzieciaków, prawda? Gdyby wprowadzono testy narkotykowe, 85% wyleciałoby od razu żeby było śmieszniej, jakąkolwiek akcję trzeba było zrobić przed wypłatą, ponieważ po wypłacie połowa z nich znikała, prawda? Jakieś rzeczy typu żniwa miejscowe, czy, czy, czy tam jakieś inne uroczystości rodzinne, czy cokolwiek powodowało, że ci ludzie nagle rzucali zabawki. No i robili i nagle wielka armia afgańska... Nagle się okazało, że 300-tysięczna armia afgańska poddała się 75-tysięcznej armii ta, Talibanu, prawda? Czyli tutaj pytanie jest retoryczne jak Kabul upadł pomimo bardzo dobrze wytrenionej afgańskiej armii, prawda? Tutaj, że tak powiem, 20 lat treningów ghost soldiers, prawda, czyli prawdopodobnie brano na nich pieniądze, a nikt ich nigdy nie zobaczył i tak dalej, i tak dalej, 300 tysięcy Afgańczyków wytrenionych, natomiast w rzeczywistości było trochę gorzej i, i też musisz sobie zdawać sprawę, że jeżeli będziemy mieli policjantów z tych, że tak powiem, grup narodowościowych, to może być niestety podobny problem, prawda? I to w zasadzie na ten moment to jest wszystko, co bym Ci chciał powiedzieć o tych, o tych, że tak powiem, różnych grupach y, narodowościowych. Natomiast y, z jednego musisz sobie zdać sprawę, że y, każdy człowiek, czy to jest Afgańczyk, czy to jest Chińczyk, czy to jest Rosjanin, czy to jest Białorusin, czy to jest y, jakiś tam pastuszek z Iraku, on ma swoją godność. I ty musisz się jakoś zachować wobec tego człowieka, żeby tą godność uszanować, prawda? No nie możesz go jakoś upokarzać, musisz się stosować do jakiegoś bieżącego prawa, do jakichś konwencji międzynarodowych. Teraz wiem, że policja będzie wzmacniała białoruską granicę. No i tam trochę, że tak powiem, manipulowanie prawem jest. Jest logiczne, że Polska nie chce wpuścić kilku tysięcy ludzi, których Łukaszenko sobie tam ściągnął, żeby parę groszy zarobić. Po tym, jak nałożono jego sankcje, ja już tą śl sprawę śledzę od pewnego czasu. Nie jest tajemnicą jakiś tak zwany bagdacki ekspres, prawda, czyli linie białoruskie, które mają w tej chwili sankcje za, za, za linie białoruskie, mówię lotnicze, które mają w tej chwili sankcje za wyczyny pana Łukaszenki. Wymyślili, że będą latać do Iraku, ściągać ludzi za jakieś tam pieniądze, a tych ludzi nam tutaj podrzucać jak kukułcze jaja. I niestety jest jakiś problem z jakąś tam konwencją, że w momencie, kiedy ten człowiek już się znajdzie na terenie Polski, to powinien no, być poddany prawu międzynarodowemu. Natomiast no, nasi się o tyle wycwanili, że cofają tych, tych Afgańczyków, czy Irakijczyków na stronę białoruską, prawda, i jest ten taki stand-off Prasa, media chcą to coś pokazać, ci coś tam wyprawiają, to jeżeli śledzisz telewizję, to dobrze wiesz. Natomiast mówię, większy problem był z Litwinami, gdzie jednak 4 tysiące ludzi zostało, no, zostało przerzuconych do na Litwę, prawda? I żeby było śmieszniej, o ile pamiętam, to jeszcze w 2015 Węgry zostały ukarane przez Unię Europejską za to, że nie chciały wpuszczać tych emigrantów, prawda? Wtedy rzeczywiście Polska, Czechy, Węgry się sprzeciwiły. No, Litwini z naturalnych powodów nie mieli tego problemu, ponieważ emigrantów nie było w Rosji, tylko tylko gdzieś tam z południowej flanki, że tak powiem, ruszyli na Unię Europejską. No i jakby to powiedzieć, my żeśmy się wtedy sianem wywinęli. Natomiast mówię, to będą realne problemy, z którymi się spotkasz za, za lat powiedzmy 10-20, kiedy no, mamy w chwili obecnej, to szczęście, że Polska jest krajem na tyle biednym i nie dającym zasiłków, że Czeczeni czy inne narodowości traktują nas jako kraj tranzytowy do Niemiec, do, do, do Wielkiej Brytanii czy tam do Francji. Natomiast no, przyjdzie kiedyś czas, że tam się jakoś ten wypełni, że tak powiem tam się nasyci ta miejscowa emigracja i będzie też niestety trochę tutaj ludzi z zagranicy i u nas. Nie mówię już o Ukraińcach, którzy przychodzą i zostają, prawda? Nie mówię o Białorusinach. Jeżeli chodzi o moje własne doświadczenia, nie mam problemu pracy z różnymi innymi ludźmi, prawda? nie mam problemu tam coś robić z Cyganem, prawda? Może nie tyle pracować, co raczej świadczyć dla niego jakieś tam usługi, prawda? Tutaj, jeżeli widzisz to zdjęcie, to byłem na Bliskim Wschodzie, pracowałem troszeczkę z różnymi narodowościami. Tam zobaczysz Araba, tam zobaczysz jakiegoś tam... Tutaj widzę tego, widzę... Austriaków, widzę tam jakichś innych, prawda? I no jeżeli, o Kanadyjczyka, jeżeli jesteś człowiekiem jakimś takim, no nie powiem, że światowym, jak ja, bo tam zbyt wiele świata też nie zwiedziłem, jeżeli jesteś gościem empatycznym, otwartym na świat, to się potrafisz jakoś tam do ludzi dostosować, pomóc im i z reguły oni odpłacą ci tym samym. Także jeszcze coś Ci chciałem pokazać z moich prywatnych zdjęć, tylko jak na złość. O, proszę bardzo. Tutaj, tutaj powiedzmy pewnie zauważysz, że to nie jest Polak, prawda, to jest człowiek innej narodowości, narodowości azjatyckiej, i ci ludzie wystarczyło, że raz skorzystali z mojej firmy, potraktowałem ich jako, jak ludzi, prawda. No i nagle się okazało, że stanowią dość spore źródło dochodu mojej, mojej przychodni, prawda. No jeszcze ci pokażę jakiegoś jednego, prawda. Także wymieniamy jakieś fotki wymieniamy tam uprzejmości, prawda, ja świadczę jakąś tam usługę medyczną, a przede wszystkim oni płacą i, no, i jest fajnie, prawda, natomiast mam tylko nadzieję, że będzie ci się dobrze współpracowało, yy, będzie ci się dobrze współpracowało yy, z innymi narodowościami, bo mówię my mamy jakieś pojęcie swojej demokracji chcielibyśmy ewangelizować cały świat natomiast no, inne narody patrzą na to troszeczkę inaczej. Także jeżeli chcesz coś pogadać to oczywiście tutaj jest numer telefonu ale jeszcze przelecimy chwilę czata no i Mam nadzieję, że, że zaraz zakończymy. Piotrek, witam. Mam za sobą test wiedzy ogólnej, tej sprawności fizycznej, rozmowę z psychologiem. W tym tygodniu czeka na mnie wywiad zorganizowany. Mam nadzieję, że się wszystko uda. No ja też mam taką nadzieję. Techni One, czy tec, przepraszam, Techni Mam pytanie, czy w wieku 21 lat wygląda młodzień. mam szansę na dostanie się do policji, czy dać sobie czas? No trudno mi powiedzieć. No, możesz teraz podejść, po prostu, żeby się nawet zorientować, jak to w tej policji jest, na czym polega rekrutacja do policji, na czym polega Multi, i będzie, że tak powiem, będziesz miał jakieś rozpoznanie bo... Yeah. Tu patrzę, patrzę, patrzę, jeszcze patrzę, bo tu dyskusja się zrobiła między... między czatującymi. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam na Discorda. Tutaj kolega Rafał Vlog dał link. Na tym Discordzie są dwa moje darmowe Symulatory praktycznie identyczne jak na multi plusie, prawda? Tutaj, jeżeli chodzi do, trzech, do minus 3 dioptrii chyba zdolny. Zdolny jesteś do minus 4 dioptrii, ale zawsze minus 3 dioptry jest lepsze niż yy, niż 4 dioptry. Czy krew badają, czy TSH badają? TSH raczej u, u faceta nie badają, chyba, że się przyzna do niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Dobrze, tutaj Kamilka odpowiedział. Jak jesteś zdrowy, to nie ma co się przejmować badaniami. Dobrze wyjdą. Jak to jest z tatuażem na przedramieniu? No nie sraję ogniem tutaj z tatuażami, jeżeli nie jest to jakiś tatuaż wybitnie nieartystyczny lub jakiś prowokacyjny typu swastyka, typu coś tam podobnego, to mam nadzieję, że, że nie powinno, nie powinni cię odrzucić i dobrze tutaj ktoś napisał, że no musisz dać sensowne wytłumaczenie dlaczego ten tatuaż masz i oczywiście Musisz ten tatuaż wymienić w kwestionariuszach. Tak, żeby nie było, że skłamałeś, prawda? I psychiatra oceni tatuaż. Panie Darku, dlaczego pierwszeństwo mają ci, co są z Poznania typowo, a ci, co z okolic, muszą czekać? Nie, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Nie potrafię i czegoś takiego powiedzieć. Yy, Mikołaj, zapadnięta klatka piersiowa, czy przejdzie na, na komisji lekarskiej? No boję się Mikołaj, że nie przejdzie. Jeżeli miałeś zapadniętą, czy masz zapadniętą klatkę piersiową, to prawdopodobnie miałeś jakąś krzywicę, czy miałeś jakieś tam schorzenie inne które spowodowało zapadnięcie tej klatki piersiowej i niestety to wszystko widać, prawda? To wszystko widać i są tam jakieś paragrafy na tą klatkę piersiową. Yy, najgorsze, że ta zapadnięta klatka piersiowa przesuwa ci serce, yy, przesuwa ci Serce, które jest gdzieś mniej więcej tutaj, prawda, akurat nie, tutaj widzę, że ono jest za mikrofonem, ale ono gdzieś przesuwa je tam, roz, rozpycha, prawda, no i to serce nie jest za bardzo tam, gdzie powinno być, co możesz mieć, przez co możesz mieć problemy z układem krążenia, prawda. Kamil, witam panie Darku, jestem po komisji, przyszedł list zdolny, oglądałem parę pana filmów, dużo mi pomogły, wszystko za pierwszym razem w Krakowie, także powtarzam jeszcze raz, dla chcącego nic trudnego, wystarczy trochę obejrzeć, trochę jakoś tak zacząć myśleć po mundurowemu i nawet w Krakowie się możesz dostać. Gdzie powiem uczciwie, że ten Kraków to nie lubię, prawda? Nie lubię Krakowa, nie lubię za bardzo, bo przez pewien czas była tam ambitna ekipa i paradoksalnie jak byłeś zbyt dobrze przygotowany to mogli cię uwalić, prawda? Zbyt dobrze przygotowany z symulatorów Zbyt dobrze przygotowany z, do samego Multiplusa, prawda? Dobra. Lecimy dalej. Wojtek, ja również dziękuję za pana darmowe filmy. Uwierzcie. Uwierzcie, że z, jeśli przejrzycie filmy pana darka macie naprawdę zdane MS. Dziękuję. No. Czas W większości wypadków Wojtek tak jest, natomiast no, niestety yy, nie zawsze to się odnosi do osób, które zdają za kolejnym razem, prawda? Czyli jeżeli od razu po, poszedłeś z jakąś taką, nazwijmy to przygotowany, to nie ciągnie się za tobą jakiś bagaż yy, niepowodzeń. A każdy multi, który jest niezdany, jest do wglądu przez psychologa, prawda? Potwierdzi mi to każda osoba, która tutaj zdawała po raz kolejny. Wszystko jest na twoim PESELu. Wszystko psycholog sobie może zobaczyć i tylko od niego zależy, czy czy przejdziesz, znaczy czy przejdziesz, czy nie przejdziesz, to jest pierwsza sprawa, ale yy, jak on sobie porówna te dwie, yy, dwa twoje wyczyny, wyczyn obecny i wyczyn poprzedni i jeżeli poprzednio miałeś jakieś takie zachowania psychopatyczne, yy, ps, no to no możesz mieć problemy, no ale widzę Wojtek jesteś tutaj no super wyjątkiem, ponieważ stałem dopiero za trzecim razem po Pana filmach i materiałach. No cieszę się, że podnosisz moją zasługę tutaj Wojtek, ale zwróć uwagę na to, że Twojej zasługi jest też o tyle, że wziąłeś się za, do roboty, prawda. W końcu doszedłeś do wniosku, że jakaś tam wiedza ci się przyda, że tak powiem zewnętrzna i trochę, trochę dałeś sobie pomóc, prawda. Ale mówię, yy, jest większa szansa jak się szkolisz i zdajesz od razu za pierwszym razem niż jak masz czasem jakieś kurde takie piery pałki, prawda. I Niestety psycholog ma wgląd, wgląd w twoje, w twoje negatywne wyczyny. Wojtek, zmieniając temat, co za premię dostali nasi żołnierze pracujący na granicy Dziś szef, no szef mą coś ogłosił. Słuchaj, ja tam nie sądzę, żeby oni dostali jakieś wielkie premie. Na pewno... Mają w tej chwili niewdzięczną sytuację, ponieważ yy, każdy człowiek, który ma trochę empatii i widzi, i widzi nagle za, za, za drutem, czy za, prawie, że za granicą, no, taką osobę, yy, która prawdopodobnie w Polsce zostać nie chce, prawda? Jeszcze tego, żal mi tego kota też, kurczę. I raczej oni chcą się dostać do Niemiec czy, czy gdzieś dalej, prawda? I z drugiej strony są rozkazy, których muszą przestrzegać. Jest w pewnym sensie nagonka prasowa, poniekąd słuszna. Jest to element walki politycznej. Są dwie grupy, prawda? Są dwie, dwa, dwa, dwa podejścia. Jedno takie bardziej humanitarne. Drugie, drugie, niestety sztywne, że nie pozwalamy Łukaszence tam wyprawiać czego chce. No i bądź mądry co tutaj, że tak powiem zrobić. No mam swoje zdanie, aczkolwiek zdaję sobie też sprawę z konsekwencji olbrzymiego napływu emigrantów, szczególnie emigrantów takich no powiedzmy nie tyle zarobkowych, co emigrantów zasiłkowych, prawda? I, i, i co z tego wyjdzie? To naprawdę no ja już chyba tego nie dożyję, ale, ale, ale wy jesteście młodzi, ty jesteś młody, także będziesz musiał z tym jakoś sobie. Dawać radę, prawda? Są prawdą tak zwane no go Zones emigrantów Szwecji, prawda? Czyli wpuszczono do Szwecji całą kupę Afgańczyków. Mafie jakieś różne afgańskie, czy, czy inne, w Niemczech, czy tam w innych jakichś krajach Europy Zachodniej. No, mówię, mamy to szczęście, że Polska jest relatywnie biednym krajem i nas uważają jako taką przejściówkę gdzieś do tego lepszego świata, na chwilę się pokręcić i pojechać gdzieś dalej, prawda? Hmm. Wojtek, czy uważa pan, że policja dopuściła, odpuściła trochę kryteria przyjęcia do policji? Kolega, który jest policjantem narzeka, że przyjmują teraz ludzi delikatnie pisząc dziwnych. No odpuściła, ponieważ no jeżeli się uczciwie nie płaci, no to trzeba brać to, co jest, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda. Czyli no, żeby było, żeby zawód, czy, czy nazwijmy to zawód w cudzysłowie, bo to jest służba, żeby policjant znowu stał się atrakcyjną służbą, trzeba by zapłacić, prawda. Natomiast... Yy, prawda jest taka, że obietnice, które zostały złożone policjantom po tak zwanej psiej grypie, no zostało, zostały spełnione tylko częściowo i to jest właśnie spory, spory problem, prawda? I jak, jak te obietnice zostały spełnione tylko częściowo, no to policjanci, że tak powiem, no policjanci, że tak powiem, no no, no jest mniej chętnych, no, no bądźmy szczerzy, że o, już Ci pokażę tutaj to tutaj na tym. Yy, Rafał Jankowski, prawda, czyli, czyli przewodniczący Związku yy, Policyjnego, prawda. Jeżeli rząd nie ugnie się i nie będzie dwunastoprocentowych podwyżek dla pół miliona zatrudnionych w budżetówce, będą masowe protesty, oszcz, ostrzegają związkowcy. Plan na kampanię wrześniową przewiduje między innymi wielką manifestację w Warszawie uciążliwe protesty w całym kraju, wchodzenie w spory zbiorowe i tak dalej i tak dalej, prawda. No niestety budżetówka to również policja, prawda. Czyli, czyli trudno udawać, że w policji w chwili obecnej dobrze płacą. Jestem sam pracodawcą, zatrudniam parę osób na dużo mniej wymagających stanowiskach, typu recepcja może inaczej, stanowiska być może są bardzo wymagające jeżeli chodzi o dobro mojej firmy, natomiast no, na pewno nie ma tam użalania się z nawalonymi narkomanami nie ma uwalania, u... u... u... u... u... u... że tak powiem męczenia się z żulami, prawda, i to wszystko za cztery tysiące czy 5000 tysięcy tam z groszami, prawda. Piątka to już uważam, że jest bardzo dobra pensja. Także policja na pewno odpuściła. Wojtek Prałat również dziękuję. Ale tak, to że policja odpuściła oznacza też, że będziesz musiał pracować z ludźmi jak ci Afgańczycy, prawda, no, którzy tak no, obowiązki służbowe mogą nie traktować tak jak ty te obowiązki będziesz traktował. Wojtek Prałat, dziękuję tutaj za filmy. Dobra, Piotr Szubiński, podchodzę pierwszy raz, również oglądam Pana firmy, są bardzo wartościowe. W tym tygodniu mam rozmowę kwalifikacyjną, jakieś rady? Dasz radę. Dobra. Marcin chciałem panu, Marcin chciałem Panu podziękować. Dzisiaj miałem wywiad zorganizowany. Dzięki panu wszystko się udało zaliczyć. Czyli wywiad jesteś po MS. Wojtek, pozdrowienia od ojca, który również ogląda pana filmy, był policjantem, był policjantem, oficerem starszym. Dobrze. Dziękuję tutaj za, za komplement. Słuchajcie kochani, powoli będziemy kończyć, yy, pomimo, że ten świat rzeczywiście staje się dziwny, że będziesz miał do czynienia z całą grupą różnych ludzi, różnych trochę innych niż yy, do tej pory, prawda. Mam nadzieję, że wszystko jakoś no, weźmiesz na klatę, że będziesz że dasz, że nie pogubisz się, że tak powiem, swoich obowiązkach, jeżeli nawet twoim partnerem będzie ktoś z Afganistanu, prawda, oczywiście Polak z Afganistanu czy mówię Polak w sensie takim, że który zostanie obywatelem afgańskim, pra, przepraszam, Afgańczyk, który zostanie obywatelem polskim. No i jakoś nie sobie trzeba będzie dawać radę. Także jeżeli to już oglądasz w powtórce, to zapraszam cię do komentarza tutaj poniżej. I Jeszcze zachęcam Rafał Vlog prowadzi Discorda, także większość jest tam świeżo upieczonych policjantów, ale paru kandydatów też jest. Także trzymajcie się, cześć i do następnego razu.